Dzień dobry Państwu, moje nazwisko Mariusz Bedoński, asystent prawny firmy KNF Team. chciałbym coś powiedzieć o windykatorach. Niestety praktyki i techniki odzyskiwania pieniędzy za pośrednictwem firm windykacyjnych są różne. I z przykrością można stwierdzić, że nie stosują się do aktualnie obowiązującego w Polsce prawa jak działają firmy windykacyjne. Nie uogólniając, ale w zdecydowanej większości działają na granicy prawa, stosując techniki zastraszania wierzycieli, próbując w nieuczciwy sposób odzyskiwać pieniądze, skupują wierzytelności w pakietach, gdzie niejednokrotnie yy, wierzytelności państwa uległy przedawnieniu i nie ma żadnej mocy wykonawczej ich yy, działanie. Mówią nękać za pośrednictwem telefonów, sms-ów, za pośrednictwem maila, za pośrednictwem wiecznie pełnej skrzynki pocztowej na drzwiach bądź bramie yy, naszego domu. Jak to się ma do rzeczywistości? Żaden telefon, żaden SMS nie ma absolutnie mocy wykonawczej. Nie ma powodu do tego, żebyście się Państwo musieli obawiać. Listy, pełna skrzynka listów, które przychodzą normalną, klasyczną pocztą w zasadzie można nie otwierając prawie, że napalić nimi w piecu. Jedyna forma korespondencji, która obowiązuje w Polsce i można było śmiało powiedzieć, że jest w 100% zgodna z prawem, jeżeli chodzi o jakiekolwiek przepisy windykacyjne, to obowiązuje niestety, ale tylko list polecony. Każda inna forma może po prostu do Państwa nie dotrzeć, co za tym idzie, tak jakby absolutnie taka korespondencja do państwa nie była wysłana. Żaden windykator nie jest w stanie zmusić państwa, ani firma windykacyjna do tego, żeby udzielać nieznajomej osobie przez telefon swoich danych osobowych w postaci Państwa. No jest mi niezmiernie przykro, ale drodzy windykatorzy i firmy windykacyjne obowiązuje zasada RODO i nie znając państwa z drugiej strony słuchawki nie ma obowiązku podawania numeru PESEL w celu potwierdzenia swoich danych osobowych. No, takie są zasady w Polsce, czy tak jak chcecie, czy nie, ale niestety trzeba się do prawa stosować. Co więcej, niejednokrotnie w indykatorzy przysyłają korespondencję na temat tego, że będą odwiedzać bądź przeprowadzać odwiedziny w miejscu zamieszkania bądź pracy naszego klienta. Również nie ma to absolutnie żadnej mocy. Nie macie prawa po prostu w drodze w na tego typu działania. Jedyna sytuacja, kiedy możecie odwiedzić czyjś dom, to jest za zgodą wierzyciela. No taka jest prawda i, i tak się to ma do rzeczywistości. Więc proszę, nie straszcie swoje ofiary. Bo naprawdę nie ma to sensu. Zrobimy wszystko, żeby ich chronić i wyprowadzać z zadłużenia. Co więcej, jakiekolwiek naruszenie, nękanie w sposób osobisty w domu, z tego tytułu można założyć danej firmie windykacyjnej, czy danemu człowiekowi sprawę za naruszenie tzw. miru domowego. Jeżeli jakikolwiek pan bądź pani przyjdzie z awanturniczą miną do państwa do domu i zacznie robić na klatce schodowej awanturę dotyczącą waszych wierzytelności, śmiało, proszę mi wiedzieć, możecie w tym momencie wezwać policję, że taki i taki człowiek zakłóca państwa spokój. No, tyle jeśli chodzi o firmy windykacyjne. Ciąg dalszy nastąpi. Pozdrawiam serdecznie, Mariusz Bodoński, KNFT.